Bielicha Pije znów pod głowę W mnie Znów ona patrzy się Poczuć Stało się I koniecznie, mnie Bo wolę zrobić foty A ja mówię nie nie Tylko co to pas chcę Pasję spełniać Pełnych marzeń Jestem Jedynki Szaf lepnie Jestem jedynki Choć to szaf Wzią, wiesz jak jest jeden drugi No i bujamy całą noc ze świecie mi w oczy, A ja zamykam drzwi By nie wiałowik zawiązło Na całego godziny za mało I licha strzela I odeśpiewnie cię Ona wpatrzy na jak ogień, kiedy ze się pomelo. Siadam serio, obchodzisz mnie Nie przejmuj się, nie, nie Wy tubie macie